Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do faryzeuszów Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. A on rzekł do nich Wy jesteście z niskości a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata. Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego, kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus. Przede wszystkim, po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus. Gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wiara rodzi się ze słuchania. Słuchamy słów Chrystusa zapisanych na kartach Ewangelii właśnie w tym celu, aby nasza wiara wzrastała. Nie można uważać siebie za chrystusowego ucznia, jeśli się nie słucha Jego słów, i nie żyje się nimi na co dzień. Te ostatnie dni Wielkiego Postu, bo to już za kilka dni Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień, nakłaniają nas do refleksji, jak wykorzystaliśmy tę szansę, którą dał nam Bóg. Na pewno ten Wielki Post był inny od dotychczasowych. Bardzo wielu z nas pozostało w niedzielę w swoich domach ze względu na zagrożenie epidemiczne, i nie mogło przyjąć Najświętszego Ciała Chrystusa. To moment szczególnie trudny dla ludzi głęboko wierzących. Ale może właśnie takie doświadczenie jest nam potrzebne, abyśmy jeszcze bardziej zatęsknili za Jezusem. Aby nasza miłość ku Niemu stała się bardziej żarliwa. Rozmowa Jezusa z faryzeuszami sprawiła, że wielu z nich uwierzyło słowom Mesjasza. To... Co ostatecznie się liczy w naszym życiu, to mocna wiara, żarliwa miłość i nadzieja zdolna przezwyciężyć wszelkie trudności. Prośmy Boga, aby Jego łaska pozwalała nam wzrastać w cnotach teologalnych i prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie, pomimo rozmaitych życiowych trudności.